W poprzednim odcinku obliczyliśmy zwrot realny, wyrażając wszystko w dzisiejszych dolarach. Przeliczyliśmy 100 dolarów zainwestowane przed rokiem, określiliśmy realny zwrot w dzisiejszych dolarach. Uzyskaliśmy realny zwrot. W tym odcinku pokażę inny sposób. Przeliczymy wszystko na pieniądze zeszłoroczne. Mamy 110 dolarów. Przeliczmy 110 dzisiejszych dolarów na dolary zeszłoroczne. Pieniądze... pieniądze zeszłoroczne zeszłoroczne Możemy zastosować metodę algebraiczną. Nie musimy, ale to bardziej intuicyjne. Jest pewna kwota pieniędzy w zeszłym roku. Nazwijmy ją x. Jeśli pomnożymy tę kwotę przez wskaźnik inflacji, czyli jeśli zwiększymy ją o 2%, o 2%, to wyjdzie nam 110 dzisiejszych dolarów. 110 dolarów dzisiaj. Żeby obliczyć x, Podzielimy obie strony przez 1,02 i uzyskamy kwotę, która powiększona o inflację ma tę samą moc nabywczą, co 110 dolarów dzisiaj. Zatem dzielimy 110 przez 1,02 i uzyskujemy… przesunę kalkulator w prawo. 110 podzielone przez 1,02 to się równa 107,8 dolara. Zaokrąglę. To jest 107,8 dolara. Dziś za 110 dolarów kupimy dokładnie tyle samo, jeśli wierzyć wskaźnikowi CPI, co za 107 dolarów i 80 centów. Dodam jeszcze jedną cyfrę. 84 centy. Tyle wydalibyśmy w zeszłym roku. Jaki jest nasz zwrot w dolarach w przeliczeniu na pieniądze zeszłoroczne? Zwrot w dolarach zeszłorocznych. Pieniądze zeszłoroczne. Cóż. Wyliczyliśmy, że to 107,84 dolarów w pieniądzach zeszłorocznych. 107,84. A zainwestowaliśmy w pieniądzach zeszłorocznych 100 dolarów. Zainwestowaliśmy 100 dolarów. Nasz zwrot w dolarach wynosi 7,84. A jeśli chcemy obliczyć zwrot realny, to o ile wzrosła nasza siła nabywcza? Mamy zwrot 7,84 dolara od 100 dolarów inwestycji, więc łatwo to obliczyć. Znów jest 7,8% realnego zwrotu.